Ciekawostki o Creeperze w Minecraft 1. Creeper został dodany w wersji 0.24 survival test i był ciemniejszy niż ten, którego znamy dzisiaj 2. Sorry, że przerywam, ale jeżeli film Ci się podoba, zostaw lajka i suba z dzwoneczkiem 2. TNT w zasięgu wybuchu Creepera wybucha 3. W terrarie jest kostium Creepera 4. Do wersji 1.8 Creepery były nad blokiem